Poprzednio pokazałem, że jeśli w branży są dwie firmy, tzw. duopol, to zawiązując kartel, mogą optymalizować swój łączny zysk ekonomiczny jak monopolista. Ich optymalny zysk był przy 50 jednostkach. Jeśli firmy są identyczne, mogą więc produkować po połowie tej ilości i osiągać po 250 dolarów zysku. Istnieje jednak pokusa do oszukiwania partnera. Jeśli któraś wyprodukuje więcej jednostek, to dla rynku krańcowy zysk ekonomiczny z tych dodatkowych jednostek będzie ujemny. Zatem łączny zysk ekonomiczny nieco się skurczy poza tym punktem. Ale oszust zgarnie większość tej puli, większą część tego zysku ekonomicznego. Oszust zyska na oszustwie. Zamiast 250 dolarów zyska 280. I stanie się to kosztem nieoszusta, bo jego zysk zmniejszy się o więcej, niż wzrośnie zysk oszusta. Oczywiście nie nieoszust ma teraz powód do oszukiwania, więc obie firmy, obie firmy będą zwiększać produkcję. Zawsze będą chciały produkować trochę więcej niż partner. Dla obu jest to logiczna strategia, zakładając, że nie chcą przestrzegać kartelowej zmowy. I tak będzie aż do ilości, przy której nie będzie już zysku ekonomicznego. Na moim wykresie to ten punkt, gdzie krzywa popytu przecina krzywą przeciętnych kosztów całkowitych. Tu nie ma już zysku ekonomicznego. Łączna produkcja jest tu spora, wynosi 75 jednostek. Tyle trafia na rynek ale w tym punkcie cena rynkowa dobija do poziomu średniego kosztu całkowitego, a więc brak zysku ekonomicznego przypadającego średnio na jednostkę. Teraz przemyślmy to w kontekście teorii gier. Mam tu sporo stanów gry. Tu jest stan optymalny, od którego zaczynamy. To stan optymalny w sensie pareto. Optymalny w sensie pareto. Nazwa pochodzi od nazwiska Wilfredo Pareto. Termin ten oznacza, że dla żadnego gracza nie ma innego lepszego stanu, który nie byłby zarazem gorszy dla innych. W tej macierzy są stany lepsze dla niebieskiego. Na przykład w tym stanie niebieski ma lepiej, lecz zielony ma gorzej. Dlatego ten stan jest optymalny w sensie Pareto. Zastanówmy się, jak ci gracze będą zmieniali swój stan pod wpływem zachęt. Pomówimy przy okazji o równowadze nasza. A więc na osi poziomej znajduje się jeden z graczy. Jest w tej kolumnie, produkując 25 jednostek. Załóżmy, że największe oszustwo to produkcja 75 jednostek. Właściwie niech to będzie ilość równowagi. Przy konkurencji doskonałej te firmy produkowałyby po połowie tej ilości, czyli po 37,5 jednostki. Przesuwając się w lewo na tej osi, gracz A coraz bardziej narusza umowę. Coraz bardziej oszukuje. A tutaj nikt nie oszukuje. Teraz zróbmy to samo dla niebieskiego gracza. Nazwijmy go B. Tutaj produkuje 25 jednostek, a tu 37,5 jednostki. Im wyżej, tym bardziej narusza umowę. Tu mamy oszustwo na wielką skalę. Coraz bardziej oszukuje. Rozważmy to w kontekście teorii gier. Tu jest stan optymalny w sensie Pareto, optymalny pod wieloma względami. Tu maksymalizujemy łączny zysk ekonomiczny. Żaden inny stan nie polepsza sytuacji gracza, niż szkodząc innym. Ustalmy teraz, dlaczego tu nie ma równowagi nasza. Przypomnę, co to jest równowaga nasza. Równowaga nasza to stan, w którym, zakładając stałość strategii innych graczy, w tym przypadku drugiego gracza, zakładając stałość strategii innych graczy, żaden gracz nie może zyskać na zmianie strategii. Żaden gracz nie może zyskać na zmianie strategii. Czyli na zmianie wielkości produkcji. Na zmianie… Zmianie strategii… Sprawdźmy, czy tak jest w przypadku tego stanu. Załóżmy, że A nie zmienia strategii, to znaczy, że jesteśmy w tej kolumnie. Czy B może coś zrobić? Czy może zmienić strategię na bardziej zyskowną? Jasne, że tak. Może zwiększyć produkcję, jak w poprzednim odcinku. Stan gry przesunie się wtedy piętro wyżej. Tutaj B ma zysk ekonomiczny 280, zaś A tylko 200. Tort jest mniejszy, ale B zgarnął większy kawałek. Nie było tu więc równowagi nasza, bo istnieje przy stałej strategii innych graczy istnieje stan, w którym gracz zyskuje na zmianie strategii. Dla pewności przytoczmy znów definicję równowagi nasza. Jest to stan, w którym przy braku zmian u innych żaden gracz nie może zyskać na zmianie strategii. A właśnie udowodniliśmy, że jeden gracz może zyskać przy braku zmian u innych. I tak samo będzie z drugim. Jeśli B produkuje 25 jednostek, to A może zyskać na zmianie strategii. Może przenieść się tutaj. Nie ma więc równowagi nasza. W tym stanie gry nie ma równowagi nasza. Niezależnie, który stan weźmiemy. Na przykład tu też nie ma równowagi nasza. Jeśli A nic nie zmienia, B może zyskać, zwiększając swoją produkcję. Zaś jeśli B nic nie zmienia, A może zyskać, łamiąc umowę jeszcze bardziej. Nigdzie tu nie ma równowagi nasza. W każdym z tych stanów przy niezmiennym A B może produkować więcej i zyskać i przy niezmiennym B A może produkować więcej i zyskać. Na przykład tu A zwiększa zysk ze 130 do 160. Można sobie wyobrazić taki proces. Obaj produkują coraz więcej, przechodzą tu, a potem tu, następnie tutaj i tutaj. Potem A zwiększa produkcję, po nim robi to B, potem znowu A i znowu B posuwa się o krok albo dwa kroki dalej. Potem A. Przez cały ten czas łączny zysk ekonomiczny będący sumą tych liczb maleje, aż w końcu ostatni krok robi A i obaj dochodzą do zerowego zysku ekonomicznego. Zastanówmy się więc, czy tu jest równowaga nasza. Żaden na pewno nie chce się cofnąć. Jeśli A nic nie zmieni, B na pewno nie zejdzie niżej, bo straciłby zysk ekonomiczny. Nic by na tym nie zyskał. Zaś jeśli B nic nie zmieni, a nie przesunie się w prawo, bo też straciłby zysk ekonomiczny. A co jeśli wyprodukują więcej niż 37,5? Dlaczego nie mogą wyjść poza tę ilość? Otóż, jeśli przy stałej strategii gracza A gracz B wyprodukuje więcej niż 37,5 w tym stanie gry, to wartość tortu stanie się ujemna. Straci znaczenie, czy B zgarnie większą część, bo każda część oznacza stratę. Widać to tutaj. Jeśli rzucą na rynek więcej niż 75 jednostek, jeśli wyjdą poza ten punkt, to cena, cena, po której sprzedadzą swój produkt, obecny na rynku w tej ilości, będzie niższa niż ich przeciętny koszt całkowity. Wpadną więc w ekonomiczną stratę. Średni zysk ekonomiczny z jednostki będzie ujemny, więc łączny zysk ekonomiczny też będzie ujemny. Zatem gracze nie będą chcieli produkować więcej niż tutaj. Ten stan w lewym górnym rogu, przy niezmiennej strategii innych, jeśli A nic nie zmieni, B nie zyska na zmianie strategii, jeśli B nic nie zmieni, A nie zyska na zmianie strategii, więc ten stan w lewym górnym rogu jest stanem równowagi nasza. Tu jest równowaga nasza. I tak jak w dylemacie więźnia, równowaga nie jest to stan optymalny. Optymalny stan był tutaj ale obaj woleli oszukiwać, zwiększać produkcję, łamiąc zawartą umowę. W końcu dojdą do tego stanu, który jest stabilny. Przy założeniu niezmiennej strategii innych nie mogą tu nic zyskać, zmieniając swoją. Mogą natomiast, lecz to nie dotyczy już nasza, mogą stwierdzić, psujemy sobie interesy, dogadajmy się znowu, zmniejszę swoją produkcję, jeśli ty zrobisz to samo. Ale to już nie jest, mogą nawet wrócić tutaj, ale to już nie będzie równowaga nasza. Ponieważ dogadując się, nie zakładają stałej strategii innych. Mówią, zmienię je strategię, jeśli ty zmienisz swoją. Mogą wrócić tu tylko dzięki nowej umowie. Nie zmienia to faktu, że równowaga nasza jest tutaj. Wciąż jest tutaj, bo gdyby się nie dogadali, to przy braku zmian u jednego gracza, drugi nie zyskałby na żadnej zmianie.